Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, Cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. Bóg nie może biernie przyglądać się destrukcji własnego domu. Scenę z dzisiejszej Ewangelii, z dzisiejszej dobrej nowiny, musimy odczytywać w szerszym kontekście. W poprzednich medytacjach widzieliśmy Jezusa płaczącego nad Jerozolimą. Bóg nie pragnie zniszczenia miasta Dawidowego, ale nawrócenia Jego mieszkańców. Postępowanie tamtych ludzi, było dalekie od Bożych planów i Bożej woli. Jezus dzisiejszym gestem chce nam uświadomić, że sprawa czystości, to znaczy świętości każdego z nas, jest dla Boga sprawą priorytetową. Gest Jezusa zdaje się być wielkim wołaniem Boga o świętość naszych serc. Postawmy sobie podczas tej medytacji kilka pytań do własnej refleksji. Co w moim życiu może się jeszcze nie podobać Bogu? Czy są w Nim takie przestrzenie, gdzie kupcze, robiąc własne interesy, bez poszanowania Bożych przykazań? Czy koncentruje się bardziej na relacji z Bogiem, niż na ziemskich sprawach, także tych bytowych? Świątynia jerozolimska była tylko obrazem, czyli zapowiedzią świątyni w niebiańskim Jeruzalem. Musiała zostać zburzona, ale Bóg w jej miejsce wystawił inną świątynię, wiecznie trwałą. Święty Paweł pisze do Koryntian, że wszyscy chrześcijanie są duchową świątynią dla Boga. Każdy z nas w tej świątyni jest kamieniem. Piękno tej duchowej świątyni zależy od piękna poszczególnych kamieni, od piękna każdego z nas.